już sobie z, y, na Polską stronę Opuszczam terytorium Czech Jest godzina 19.04 Nie byłem daleko tylko do pierwszej miejscowości, pierwszej wsi ponownie Polskę opuszczamy Czechy nowice miejscowość. Teraz jest już wtorek, 15 czerwca, godzina 7 rano, i wracam sobie już do domu. Ładne widoki po drodze. Bardzo ładny poranek niebo bez chmurne. Póki co dzień zapowiada się super. ciekawy odcinek Drogi Wojewódzkiej Pora rzutko uciec, to by to ja. Cięć. Cię. I dojechałem sobie teraz do miejscowości Sucha Beskidzka Jest godzina 11.35 Kieruję się teraz w kierunku Niepołomic Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest środa 16 czerwca 2021, tym razem udałem się na wycieczkę rowerową w Góry Świętokrzyskie. Jest teraz aktualnie godzina 15.07. Już byłem na Łysice, czyli najwyższym szczycie w Górach Świętokrzyskich i aktualnie już będę kierował się w drogę powrotną do domu. Wracam sobie już do domu Tutaj jest taki specjalny pas rowerowy Miejscowość Krajno żyć pod górkę, to teraz fajnie z górki dojechałem sobie do miejscowości Galeszyce jestem na rynku Kilometry, a jest godzina 15.55 na to pewnie wrócę około 10 wieczorem wyjechałem rano o 6.11 z górki bardziej Aktualnie jestem w miejscowości Śmielnik, godzina 17.43, mam jeszcze 75 km do domu. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest piątek 18 czerwca 2021, godzina 12.20. Jestem w trakcie kolejnej trasy rowerowej. Wczoraj dojechałem do Opatowa, czyli miasta powiatowego w województwie świętokrzyskim na wschód od Kielc. Tam nocowałem, no i dzisiaj rano wyruszyłem w dalszą trasę do Radomia. Aktualnie właśnie jestem w centrum Radomia na ulicy Rynek i będę wracał do domu pewnie wrócę gdzieś po północy może druga w nocy i dojechałem sobie teraz do miejscowości Opatów miasta powiatowego w województwie świętokrzyskim na wschód od Kielc teraz do centrum, poszukać noclegu jest godzina 18.41 Trasę powrotną do domu z centrum Radomia. Wbiłem sobie w nawigację Koszycę. Koszyca, oczywiście, w okolicach Szturowej. Gdyby w nocy kursowały promy na Dunajcu, no to bym pojechał na. I opuszczam sobie teraz już właśnie miasto Radom, wyjeżdżam z Radomia. Jest godzina 13:25. Teraz objeżdżam sobie Kielce taką boczną drogą, która idzie wzdłuż drogi ekspresowej numer S7. Mam nadzieję, że nawigacja poprowadzi mnie tak, żeby po prostu objechać Kielce, objechać centrum, żeby było szybciej, bo teraz jest, jest już godzina 19.11. Na chwilę będzie noc, a ja mam do domu jeszcze 120 km. Dobra, tutaj w lewo. Radomia. I dojechałem sobie właśnie teraz do Pińczowa Jest godzina 22.18. Do Koszyc mam jeszcze 50 km, czyli do domu będzie około 70. Nigdy nie, nie nagrywałem w nocy swoją kamerą. Zobaczę, jak wyjdzie nagrywanie jazdy w nocy. Właśnie wyjechałem z Pimshowa teraz dobra i teraz widzę, że nawigacja mnie kieruje w lewo na wiślicę